Pani, o tako staro jestem, muszę łapatować, płakać mi się chce. Całą lat, całe lę, a całą zimę łapatem gościć się mój. Trzeba idą łapatować. My kazują płatniki, łapki dować, się w... wykształciły za nasze pieniądze, a teraz jestem starym dziadom kazują płatniki, łapki dować, zamiast złoni mają to robić.